Stan psychozy to nie jest stan kompletnego zapomnienia. Mogę porównać, że jest to stan jakby bardzo szybkiej jazdy samochodem w pewnych momentach, w których wszystko, co jest za oknami ci się rozmywa i wtedy oczywiście tych rzeczy nie możesz pamiętać, które są za oknami, ale z drugiej strony jest to też stan takiego zwolnienia tempa, takiego kompletnego slow motion i przeżywania wszystkiego dużo, Dużo mocniej niż w normalnym trybie funkcjonowania człowieka. O ile nie jest psychoza, nazwijmy to, doprawiona alkoholem, który po prostu odcina twoją pamięć, urywa ci się film, to nie, nie zapominasz tych zdarzeń, które się w niej wydarzają. Ja rozumiem szerzej psychozę, czy taki kryzys psychiczny i uważam, że wiele rzeczy, które tam się dzieją, Wiele tej traumy jest też dla nas lekcjami, które pomagają nam potem w życiu zmierzyć się z różnymi trudnościami. Na przestrzeni lat, od kiedy zachorowałem, w psychozach, które przychodziłem, mogę śmiało powiedzieć, że te rzeczy, które miałem zapamiętać, to zapamiętałem. Mógłbym nawet wracać do tych momentów i starać się je przeżyć na nowo. Czasem się to zdarza, jak słyszę o cierpieniu innych. Jak oglądam ludzi, którzy, którzy wchodzą w ten sam schemat traumy, potrafię empatyzować z nimi dużo mocniej niż, niż gdybym tego wszystkiego nie przeżył. Daje mi to pewien poziom, głębszy poziom zrozumienia tego, co dana osoba przechodzi padając właśnie w taką pułapkę myślenia, które, które, które objawia się w psychozach.